Romek Roczeń. Dzięki za nominację. To jest Hot 16 Challenge 2. Jedziemy. Choć nie widzę, tak jak Wy, też ostrego cienia mgły, pierwszy raz do Was rapuję, wiem, nie nieperfekt, lecz próbuję, Hej ministry z nierządu, może was tym zaskoczyłem, choć w Hot Challenge tu, jednak w maju się zjawiłem. nawijam cały czas o cyfrowej dostępności rozprzestrzenić chcę wśród was szczep wirusa serdeczności Link się pomaga za to bardzo wam dziękuję w cenie dzisiaj jest odwaga no i zaraz nominuję członków Nierządu Premierę Beatę Wiśniewską Łosia Łukasza Skąpskiego Gretinga Mariusza Tracza Kolegów Dostępnościowców Artura i Przemka Marcinkowskich YouTubeowego Pasjonata Kolei Jakuba Kuleckiego Trenera klubu Fightman Bochnia Tomasza Knapa